To jest śpisko melodia, na jaką pamiątkę moje stawiają, na jaką, na taką, ze dziewce mają. Bowiem śpis i orawa są dwa regiony na krańcach południowej Polski, gdzie nadal żywa jest y, tradycja stawiania moja. Są w archiwalnych dokumentach różne zapiski, że w XIX wieku nawet zabraniano y, przynoszenia tej mojki z lasu, wycinania, bo tego kawaleru wycinał, tych drzewa, seriaki, bo tym większe, bogatsze. No to, to było lepsze i ta paninka się cieszyła. No ale ten, ten obrzęd przecież przetrwał aż do dzisiejszych czasów. A ty, Zosiu, pewnie Bocys, to jest pewnie. Stawiali mojki. No wiesz, jak to było. Wszystkie panny cekały czy i kawaler postawi tego moja przed dumem. No bo to był wielki zascyd i honor. Nie ino dla tej panny w duma, ale też dla rodziców, że nikt nimi nie pogardził. No ale było i tak, że czasami ta panna była taka jakoś łopryskliwo chodzała, jako to go dali za tkiem. Nikt nie pasował. No to i czasami postawili i dziada. Ale dziś opowiem, jako to z tym stawianiem tej mojki było. Zbliżał się 30 kwiecień no i kawalerowie się zbierali, dwóchcy, trzech w izbie i urodzali ze pudo postawić moja. No ale zanim go ta zawlekli ku domowi, no to musieli sobie przygotować tez jakieś przystroić narzędzia, no bo zyrtkę w lesie trzeba było ściąć, musieli wziąć sikierę. Musieli wziąć piłę, no i jest cełośnik, No, bo to trzeba było tę zerdkę w lesie piknie z tej kory zedrzeć, żeby ona była przy dumie paratno. No, i kiedy już przy tej robocie, ta coś w izbie robili i urodzali, no to w nocy wybrali się do tego lasu, co tam nad ranem, żeby z w lesie nie pobłądzić, No, to lepiej było iść nad ranem, pogodali co w lesie wodzi, potem by tej zerdki nie naśli. No to kiedy już trochę świtało, poszli do lasu, cieni tę zyrtkę, pięknie łokorowali, no i przywlekli za nim jeszcze domównicy. I ta panna spała przed dom po cichu, stawili do ogródka, bo zawsze przy pał tak ogródki. Były pięknie kieckie, bo to musiała być zirtka, łostruga, no ale ten wieszałek, pięknie łomoili, coś ich tam napisali za je kochają, albo. Albo unę, albo i sytkiem na tej roli, bo zależy, kiedy tam tych kawalerów posło. No a potem se ta siedli, no bo to przecie męcące było, nie? Myśleć, zrobić, przynieść ukradkiem, to se siedli, co się ta zjedli, a i wies, i pilnowali. Kiedy już widzieli, że się ta lampka w izbie się zaświeciła, no to od dumu uciekli. No, i wyzierali bez okno, gazda honorowy, dziewka różowo, bardzo nagie i któryś mnie tak bo mi ta postawił tę mojkę, no albo i ten, co już się miał zenić, nie? To się ta domyślali, cy ten, co czasami dwóch zalotników było. A potem czekali zielonych świątek, żeby zabawą, pocąstunkiem za to postawienie moja wynagrodzić, a potem ta pewnie przyszli ugodali, kiedy będzie weselisko. No piękno, piękno to tradycja. No i dziś, oktys. Ok Syczki pytamy, jak ino do rady możecie przyjechać na Orawę. No i widzieć te mojki, a pięknie pytamy do Skansenu jest mojkę widzieć I piękny napis, co nasi kawalerowie napisali, a tę mojkę stawiają sytkiem pannom, co przyjdą do Skansenu.